To jest błąd, wiesz, to jest glitch i pieska mają, możemy go transportować. Ej pieski możemy przetransportować Trzymaj pieski. Dadaj, no, no. To Dadaj jest błąd, błąd troll, wiesz? Ej, są na dole! I czekajcie, czekajcie, czekajcie! W ogóle Enderman jest na boku, to poczekajcie chwilę na mnie, ale może się dostaniemy od boku, może się nie zrobili ścian czy coś Patrzcie, patrzcie tutaj, ej, tutaj patrzcie O Ale na szybciej, na szybcie. Czemu masz jest z innej No właśnie mówię, no, że, że to jest glitch, tylko. mnie nie zdrapi. Czekajcie, no właśnie chodźcie tu na razie, po boku. No bo tu jest zejście, tu są schody w dół. O iż. Co ty gadasz? No tak, tylko że trzeba perły wcykać. A hmm. może jeszcze. A może łódką próbować, żeby nie na. Co ma JOLO jela akcja? Ja mogę się wcykać, ja mam cztery perły. Ja mam 5. Ale w sumie i tak nie możemy ich na na terenie nic zrobić, nie? Bo jest, tak. To kto zostaje na górze? Ja mogę. No, ja mogę też. No to może ja blaszka ma? niech zostanie. Ja mam pięć, ja 5, masz ja parę Osiem. No, bo rzucisz mi jedną? Dobra, ja, ja idę pierwsze na zwiady. A nie, dobra. I nie da się tego na shifcie. No wiem, zobacz, czy w ogóle da się gdziekolwiek tam zejść. No i to ja solo dobra. sprawdzam. Dobra, że coś się da przejść, bo nie cykleć mi niepotrzebnie. Ja drugi cyklankaj, okay? no tak. Dobra. Kurde, muszę puszczać shift, to jest najgorsze. A nie możesz zeskoczyć? No patrzcie, Zobaczy? ja skaczę i nie mogę zaskoczyć z bloku. Nie da się na dziewczyno będzie Tu jest jakieś okej, okay. tu się da wcykać, ale nie wiem czy nam to nam coś da Nie chyba cię widzą Żeby cię nie zakopali co nie? No, jest wejście do niej. Coś jest wejście! Co? Jest wejście, jest z dwóch stron, jak nic. Ej, jest tu stoi przy mnie! Ej, Burz chodź tu! Burz i napierak wbijajcie w dół! Blaszka, ty. Zaczekaj, chyba że ty dobra. chcesz, blaszka! No, bo dobra, niech napierak może ja wtedy. Co wybuchło? Co wybuchło? Ej, ktoś wybuchło faktycznie. Gnucie bywa nie zamurowali czasem przejścia. Ej, idą, idą, idą. Coś się Ej, oni zaje. coś wiedzą za dużo. Busz schodzisz? Dobra, to kto czeka na górze? Kto czeka na górze? Ja, ja, ja na górze, ja. Ja na górze. Prawidący nie idą w inne Dobra. stronę. Dobra. Na F5. Tutaj jest Cedi, okej. Okay. Lecimy w tą stronę. Tu jest Wikusia kopie, Wikusia kopie. Działać, my. Co? Co my chcemy zrobić? No teoretycznie, wiesz, możemy zrobić dziką akcję, wiesz, nie zabezpieczyli się, to możemy ich niby okraść, nie, no to, wiesz, to nie jest walka, nie, jak, jak nas zaczną bić, to, to, to, to oddamy, nie? Czekaj, może z drugiej strony przejdziemy, bo tutaj nie da się nigdzie przeskoczyć. od nie, nie widziała chyba? Nie. O NIE! To nie widział. Macha do ciebie? Uczeń, wpadka! Czekaj. Nie dobra, wpadka gdzieś indziej wychodzi Dobra, wbijamy, zbieramy itemy, wychodzimy Dobra, no w walę, Ej, czekaj, Dobra, dobra. się ma patrzę, I co oni tu mają w ogóle? Ej, są na górze, są na górze, są na górze, wychodzą. O cyfer tu jest, cyfer tu jest! Wychodzi, A cyfra wychodzi. nie możemy bić, nie? Ale. Cofa, się, cofa, się, cofa się, Cyfra bym powił, ale nie wiem no Nie no nie za... Ej, żeby nas nie zakoblowali ja bym chipiło, ale nie można niby, ja fal... Ej, hey, to tu jest, coś tu jest! A to dopiero, dobra. Ja wyjdę. Ej, tu jest ten! Kryształ! Nie, nie rób. <głos> nie, nie, nie, nie, nie, można, nie można. No się... Nie, jest tego, jest tego. W w się jest no prossim, tem, się nie, no jest ten, jest ten za ścianką, za sufitom. Jest protekcja, jest protekcja, wiesz, nie da się chyba. Jest protekcja w 4 dni. Zobacz sobie i... info. No nie da się w ogóle serca. Tu zum... jest jakieś wyjście w ogóle spokojne. Nie, zacząłem nie można walić, ja idę jakimś przejściem w ogóle tajnym, może tam będę mieć coś Kordy zrób SS, ej Bush zrób to jest SS wyjście, pod to tym jest wyjście, To jest wyjście do nich, tutaj nie przejdziesz Tu jest jeszcze jakieś przejście, dzięki wielkie Olek Próbujem. Ja chodzę jakimiś tajnymi przejściami, że zaraz coś znajdę Nie, to jest, to jest, jest wyjście, to jest wyjście, powiesz przed tym wyjściu No ja mam wyjście kaniolem normalnie no. A tu można wyjść, dobra faktycznie No Słatwe wyjście w ogóle Słatwe wejście i wyjście to bez żadnej tej Jest tam u nich w... Co? No dasz już wyszedłem No a to jest wpadka Co to jest Gotik już? Co, kto to jest Gotik już? Gdzie? Nie wiem, random jakiś totalny, nie znam On ma 12 Widzicie go miał Widziko Co ty gadasz? No jest pod ziemią, nie ma gildii. No dobra, mu zaraz się Bartman wkurzy Patka plec uważaj Nie, ja już sobie wyszedłem Napisał eee... mi hej, dobra Blukuj, na jak to nie nie to nie wyjdą chyba I skacz ciągle, żeby ci nie zapoblowała oba Okej okay. Otworzyłem nam dodatkowe wyjście do jej gildi przez przypadek jak coś okay. Chodźcie tu zobaczyć chodźcie tu, chodźcie tu e, to jest e, gdzie? East chodźcie Co ja zrobiłem przez przypadek Patrzcie, otworzyłem mi e. przez przypadek wejście <głos>